W tym wideo omówię problem zdawania prawa jazdy ze skierowania starosty, ale za przekroczenie ilości punktów karnych Jest rok 2016 podobno mają być jakieś kursy reedukacyjne od re 2017 także może ten problem zniknie Natomiast sytuacja jest o tyle ciekawa w roku 2016, że na skutek jakiejś luki prawnej policjant po przekroczeniu 24 punktów karnych zabiera Ci to prawo jazdy a starosta wysyła na egzamin państwowy Natomiast prawo jazdy musi Ci jednak oddać, bo nie ma podstawy prawnej do wydania decyzji o zatrzymaniu tego dokumentu Tradycyjnie zapytanie mojego widza Znalazłem Pana kanał na YouTube Po obejrzeniu paru filmów pomyślałem, że to Właśnie Pan może mi pomóc odpowiedzieć na nurtujące mnie pytania I mój problem wygląda następująco Mam prawo jazdy 17 lat Żadnych stłuczek, żadnych wypadków No, do tamtego roku miałem 10 punktów karnych, ale niestety w tym roku, w przeciągu półtora miesiąca doszły dwa zdarzenia W tej chwili łączna ilość punktów to 25 Dodam, że jestem handlowcem, i te przewinienia to prędkość poza terenem zabudowanym, miejsca jak zwykle absurdalne Natomiast moje pytanie brzmi Czy jeśli w obecnej sytuacji starosta skieruje mnie na egzamin, a ja tego egzaminu nie zdam, powiedzmy z powodu stresu No co wtedy? Mam dużo przyzwyczajeń, których oczywiście będę się musiał wyzbyć żeby zdać ten egzamin, no ale jeżeli popełnię jakiś błąd, powiedzmy, prawa ręka powędruje na gałkę czy coś w tym stylu No, nie mogę w sieci nigdzie znaleźć odpowiedzi na to pytanie I pytanie numer dwa Czy jeżeli starosta kieruje mnie na badania oraz na egzaminy sprawdzające to czy muszę poruszać się samochodem, no jeżeli nie zostało mi to prawo jazdy zabrane No, jeżeli nie mogę, to jakie konsekwencje ponoszę Zacznę od pytań o niezdany egzamin i wydaje mi się, że jeżeli ja tutaj, którego widzisz, mam już ponad pięćdziesiątkę, natomiast w wieku 47 lat zdałem kategorię E do B, chociaż nigdy nie jeździłem z przyczepkami oraz w wieku 50 lat zdałem egzaminy na, na motocykl, to jako normalny kierowca jesteś w stanie przygotować się do tego karnego egzaminu w WORD i nie widzę tutaj żadnych jakichś wytłumaczeń czy jakichś innych usprawiedliwień, prawda, stres, nie stres, czy coś takiego. Jak jesteś przygotowany, to zdasz. Także moja propozycja, wykup parę dodatkowych godzin jazdy w jakimś ośrodku doskonalącym, może być też być może i szkoła jazdy i uczciwie poddaj się ocenie instruktora, jeżeli instruktor powie, że zdasz, że już umiesz jeździć, oczywiście jeździć tak jak na egzamin, to wtedy do tego egzaminu państwowego możesz podejść. No, nie wspomnę też o douczeniu się przepisów, nowy egzamin teoretyczny to jest makabra, ale na pocieszenie Ci muszę powiedzieć, że jest on trudny dla tych, którzy nie mają praktyki, prawda? bo ten gość co, co jeszcze nie jeździł, on się wszystkiego musi nauczyć na pamięć, natomiast większość, 70-80% można podejść, zrobić z marszu po prostu w oparciu tylko o Twoją wiedzę dotychczasową Natomiast, no niestety jest te 10-20% które decyduje o zdaniu egzaminu i to już się trzeba douczyć. Natomiast, będąc przygotowanym, unikniesz wtedy relacji mojego widza i zacytuję Ci tutaj Mój egzamin w z jazdy trwał dwie sekundy, słownie 2 sekundy i za co? Za brak odwrócenia głowy przed Ruszeniem. Jest to tak zwane upewnienie, także w każdej szkole jazdy to uczą do bólu Pragnę przypomnieć, iż prawo jazdy zrobiłem w roku 78, a milion kilometrów zrobiłem naprawdę już dawno temu Pozdrawiam. I jaki z tego wniosek? No prosty, że jeżeli ja obroniłem 15 lat temu doktorat i jestem doktorem nauk medycznych to nie oznacza, że zdałbym dzisiejszą maturę, a być może nawet Test dla sześcioklasistów, prawda? Natomiast całe szkolenie z nauki jazdy jest typowo pod wymagania egzaminacyjne no, chciałbym wierzyć, że się w 30 godzin nauczysz yy, tak jeździć, że wszystkie sytuacje drogowe będą dla Ciebie bułeczką z masłem, prawda? I druga sprawa jest taka, że mało kto idealnie jeździ według przepisów No, być może Ty będziesz jeździł w czasie egzaminu państwowego, welce egzaminacyjnej tutaj z drugiej strony koło yy, egzaminatora, prawda? No, yy, pytanie drugie, co do jeżdżenia do czasu egzaminu. I poczytałem trochę w internecie, i przynajmniej na rok 2016 jest to zabawa w kotka i myszkę. Zabawa w durnia, prawda? Jeżeli wpadniesz na rutynową kontrolę, ale powodem zatrzymania nie będzie przekroczenie przepisów masz dokument prawa jazdy to wtedy funkcjonariusz policji nie może nad Ciebie nałożyć jakiegoś dodatkowego mandatu No co zrobi? Najwyżej zabierze Ci to prawko odeślę do starosty i zabawa się zaczyna od nowa Natomiast nic co jest dobre nie trwa wiecznie, przypuszczam, że to w końcu jakoś tam porządek tym zrobią I jeszcze raz, dostajesz ode mnie poradę zdroworozsądkową, daj zarobić jakiejś szkole jazdy, daj zarobić jakiemuś instruktorowi techniki jazdy, zdaj ten egzamin na prawko za pierwszym razem, no, jeżeli nie zda za pierwszym razem, to chociaż za drugim czy trzecim i staraj się nie łapać więcej punktów karnych. No. Są jakieś różne ciekawe aplikacje na smartfony, typu Janosik, niektórzy montują antyradary, ale ostrzegam uczciwie, podobno jest to zabronione i nawet też jakąś karę możesz za to dostać Tak więc, jak widzisz, rozwiązań alternatywnych jest sporo Także na tym kończę, jeździ ostrożnie, nie łap punktów karnych Jesteś przedstawicielem handlowym, czy jakimś tam gościem pracującym samochodem służbowym w terenie Wiesz, jest presja czasu, kory itd. i, tak dalej, i tak dalej. Target masz, zadania masz, a jeździć trzeba szybko, także no, rozwiązania te alternatywne być może są dla Ciebie Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia I do zobaczenia w kolejnym filmiku Natomiast, jeżeli ten film Ci jakoś pomógł, daj lajka, like daj kciuka Daj na Facebooka czy w jakiś inny sposób, rozpowszechnij tą wiedzę jeżeli Ci oczywiście w czymś ona pomogła.